Ciekawy budynek przy ulicy Piotrkowskiej 86 w Łodzi Smoki ze złotymi kulami I cały budyneczek od strony Piotrkowskiej wygląda tak Jest tutaj galeria Związku Artystów Plastyków Księgarnia I jakaś knajpka Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 14 sierpnia 2014 roku